serdejstw, które ojciec Anioł Dombrowski, budowniczy tego kościoła, posyłał słowa. Tak pięknie tu nad kaplica, a dziś kościół dominuje nad całą okolicą lesistą. Powietrze przesycone zapachem żywicy, sosny i świerku. Cisza wokoło przerywano tylko słodkim kwileniem ptactwa leśnego i krzykiem mew wirujących nad łukiem, na falach którego, bez przesady, tysiące i tysiące dziewczynkaczek swobodnie przyskają. Wtedy człowiek, gdy stanie na wysokim blisku tej rzeki, jakby w zakryt wpada. a usta same szepcą, mój Boże, jakiś Ty piękny w tej przyrodzie. Przyjechał mu ojciec Aniu z bratem Bartłomiejskim, żegoszem Kryczukami w październiku 1945 roku. A przybycie to, brat Bartłomiej zapamiętał następująco. Dzieci i ludzie z wielkim zainteresowaniem się nam przyglądali. Co to za ludzie tak odmiennie ubrani, z grunami, jaką do solteryc? Dzieci, spółacze uciekały. Ludzie jedni w drugich Do kogo oni Ojciec Anią bardzo prędko zjednał sobie wszystkie serca. A że jak wspomina prawda tak jako artysta teatralny w Warszawie przez długie lata grał w teatrze jako młodzieniec, a więc miał wszystkie dane, by móc zorganizować młodzież, by ją wychować dla ojczyzny, kościoła i rodziny. Założył teatr amatorski nad łóżami pisał sztuki i reżyserował. Wiemy, bo w chronice Klasztoru czytamy, że 2 lutego 1949 roku w Dzień Słoneczny z Mrozem Niewielkim rozdano rolę do pierwszego misterii kultury. 13 marca wystawić premierowe przedstawienie, na którym bardzo wielu płakało z przejęcia się tą sztuką. mieszkańcy z Echeliz oraz sąsiedzi z Zarzeki, z Wajkowa. Byli to m.in. Wysocki, Cukrunowicz, Pawlińscy, Brat Henryk Kuzaka, Elżbieta Czyżykówna, Bolesława Jakonik, Elżbieta Filipówna. 17 kwietnia 1949 roku, gdy pogoda była słoneczna, ale wiatr w nocy zimnej rósł a kalendarz wskazywał Wielka noc. Wieczorem odegrano misterium, które ojciec Anią tak recensował. Ludzi było dużo, świetlica przepełniona, Doskonale się spisali nasi artyści, a byli goście z Łodzi, Warszawy, Lublina i Okolic. Przedstawienie cieszyło się takim powodzeniem, że ojciec Anią ze swoimi aktorami wyruszył w turniej. Zagrano w chorysztaki i chłopkowie. A z zarobionych na biletach pieniędzy kierownik zakupił na potrzeby kościoła balustradę na chórze śpiewaczy od Piotra Budziuka Słupkowa, którą, jak wspomina kronikarz Krasztorny, już wykończoną i ustawioną, oglądaliśmy w niedzielę 1 maja 1939 roku. Sam kierownik doceniał wysiłki autorów i twierdził, że nie powstydziłbym się z naszą Golgotą wystąpić w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie. I podziwiał, że w tak trudnych warunkach nasza kochana młodzież zdobyła się na wystawienie tak pięknego widowiska i bądź co bądź trudnego misterium. W kolejnym roku niesiona falą zeszłorocznego powodzenia Bocza wystawiła ponownie polgotę. Tym razem było to 29 marca 1950 roku na zakończenie Wrócił z Znowu gościł do wsiak okolicznych i zbierał fundusze na dalszych prace w kościele, w klasztorze i na straż pożarną Od marca do sierpnia 1957 roku Golgotę obejrzeli mieszkańcy Borsuch, Bubla, Leśnej, Chornicy, Mierzyc, Kołowczyk, Sarnak, Lipna, Lumirowa, mielnika, Konstantynowa nawet. Raz. A w sierpniu cały zespół udał się na pielgrzymkę do Częstochowy. Następnie do 30 marca 1958 roku dzięki człowiekowi, którym nie ustawał w swoich pięknych czynach, jak pisał o kierowniku Młodzieżowego Teatru Bran Misterium wystawiono w platerowie, Ternikowie, Szparkach oraz Gnojnie, bo twierdził reżyser, że. Dowodem celowności i potrzeby takich występów zawsze była wypełniona sala do ostatniego miejsca. Skład grupy zgodnie z zapisem na jednej z fotografii dokumentującej misterium Stanowic. Franciszek Jakomuk, siostra Zakon Majadzika, Chemia Rosolska, Jan Harpo, Antoni Jakobuk, Darta Tłomień, Władysław Sukunowicz, Zygmunt Klimaszewski, Antoni Chyciuk. Józef Kamiński, Lodzia Kryciuk, Sabina Sawczukówna, Maria Sawczukówna, Bronisław Jakoniuk, Antoni Kryciuk, Kazimierz Maciej, Piotr Kamiński, Stanisław Starczuk, Eugeniusz Czerzyk, ojciec Anioł Dobrowski. 13 lipca 1959 roku władze powiatowe inspektoratu oświaty złości porzekły, że zabraniają występu pod tytułem Golgota a w razie stwierdzenia dalszego występu tej sztuki organizatorzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. W kolejnych miesiącach repertuar Grupy Teatralnej poszerzył się o jasełka oraz o sztukę Arnis. Jednak po kilku latach wraz z postępującą starością Ojca Anioła w połowie lat 60. grupa teatralna zanikła. Golgotha według Ojca Anioła Wystawiono dopiero w latach 80. -tych. I podobnie jak w latach 50. artyści jeździli w okolicznych parafiach, przybliżając tamtejszym parafianom misterium męki pańskiej. Zgodnie z zapisem na zdjęciu z 1983 roku występowali w tej sztuce m.in. Zenon Dytycz, Barbara Dytycz, Zyta Jakonów, Alicja Sarczuk, Irena Pawińska, Marian Baksymion brat Bartłomir Znochowski, Marian Rosolski, Roman Wajoruch, Zbigniew Kroszka, Kalina Kałapun, Witold Dydycz, Robert Dydycz, Jerzy Klimaszewski, siostra Helena, Wojciech Klimaszewski, Jerzy Klimaszewski, Piotr Jakoniuk Tadeusz Wowiński, Tadeusz Kroszka, Tadeusz Kamiński, Janusz Zufiola Zwyczaj odbywania Powrócił ponownie z sukcesem w roku 2011. Dziś przed Państwem wystąpi nowy skład amatorskiego teatru, w którym spotkali się przedstawiciele wielu profesji, w różnym wieku, z wiosek kilku. Przedstawią sztukę, która, jak słyszeliście, tu w serdecie, miała swój początek. Ojciec na wielokrotnie w recencjach podkreślał emocje jakie na widcach robiło misterium i sało oraz o tym, że wszyscy byli zadowoleni i widzą obie adyści. Niech więc spektakl, w którym Państwo uczestniczycie i Wam wrażenie dostarczy.